Nie dawaj filetowemu, bo filetowy nie umie grać. On ma zero flagu. Ja przy tym Nie no Pablo, to co no, ty narobisz tej chamski kurwa? Nie. No ja jem. No a nawet nie zaproponujesz kurwa kawałka. Na chuj mnie fleszujesz. Nie, ja nie mogę, bo ja kurwa. O ty kurwo! 4 HP mam! 4 HP! Ja tam, na to że ich ragiebie. ja ich to nie, biebie. no ja ich robiłem! 4 HP jesteś budowana zwiększa od tego i. Dobra, chuj kurwa! masz gadanie, musisz ganiepać tego skurwy chyba. Bota Frigera. Nie, nie, nie, nie, nie no Co za czer, jebany Deportowałem Wojtka i kurwa Neta i chuj. Czemu Bota Frigiera nie zabijać? Pa, on kurde ma Trigger pa, pan strzela przez ścianę Ale Trigger Bot to się teleportuje, Ach, nie. nie strzela Jem się gubkę chińską a, a, Nie no. No. A Michu nie mówi jak pizzę jadłem To by mogłem powiedzieć chujki w dupę, ale nie powiedziałem, bo jestem miły Tak własnego się nie mówi, <laughs> Kurde, bot fryzjer. Chory Iwan, naprawdę chory Gwiebałem, się się poczyną E, Krzysiu, jem zubkę Jem, jem głupkę, chińską Coś zdrowe to i dobre, i przyprawy gotowe A ja jem pizzę, hawajską Z marionem kutasem. kutacem Hawajska <laughs> najgorsza, najgorsza. Ta jest najlepsza. Pięć, pięć, ja ze ja pizzę kurwa piedzę. Kto Pablo, ten koga. Help mi, madafaka! Nice! Dwóch rozjebałem. Kurwa, to na ja pizzę odstawiłem specjalnie. Ja pierdolę. Pablo nauczy się grać. Kary, Michlik. Przepraszam, przepraszam. Nie, nie! A, masz michlik, a... Masz, a, a, a, a, nie, nie, co z policji? Mam trigger bota, ale nie wiem bota. Czyli, że co? Czyli, że jak rzuci wabika, to tam gdzie waby, ktoś się teleportuje. No do, kurwa. <ś Bengari> <gulia> Plus jeszcze ten, y <stankom> <gulia> Oni kurwa, dostają granata. nie. <gulia> <lenkow dostał> <gulia> kurwo, jebana. No kurwa! <gulia> co ty robisz? Ale co ty rzuciłeś, co ty robisz? Nie, jesteś chujem. Ej, Pablo, Pablo! Czemu ty my. Me... Nie, ty za mnie ty... zabijasz, kurde, Pablo! Ale jak rzuciłem kurwa w drzwi, a on się odbił. Iwan, Iwan to nie fair play jak Pablo, ale słuchaj mnie, ale powiedz mi jedną rzecz. Ej, Pablo, Pablo! Ej, Iwan, to mnie ubił. On. Pablo? W tym gościu ma trigger -bota. No, teleportuje się do wabika. Czwarta, ale już dzieci, no napisz mu, że you Krasien Russian! Russian będzie. kopie o kartę grafisz, nie, o dobrze tego użyj. Masz na graczu fioletowym. Kurwo! To za mojej pizzy, kurwo. Bo jeba, ci pan piz. Ale ja jebista, kurwa. Niam, niam, niam. Farszcz, kurwa. E, Pablo wystał bana, wyszła ten Co? Zagwizdanie? Co? Zagwizdanie? Nie, pan, bana na chęcie dostał. Co zrobił? to bana na 24 godziny. Ale za co? No bo powiedziałem mu że mu mieć mordy jak kotu z torby i chuj. A Iwan też chciał, żebym dostał bana i mi wchodził pod kelownik, cześć? Przepraszam? Gęki, wybaczam. To było fair play. Eee. Coś takiego ja nie pamiętam, żebym wchodził ci w celownik. Ale żeby to nie fair play, przemy. bo tam jest dwóch. A nas a nasz jest czterech. Nie ja Story, no i nowy nowe celkę. Twoje storo trzech na terra. Pojadę jazbę kupkę z niską. Ciekawe czy Helik dał prawko. Ha! Hilda. Helik I się napieba jak księciły.